Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo pokażę Ci taki teścik dźwięku i krótkie omówienie nowego mojego nabytku mikrofonu, jak widzisz tutaj Stereo Video Mix X firmy RODI No, zabawka, że tak powiem raczej nie dla początkujących yy, wideoamatorów marketingowców, ponieważ nie kosztuje zbyt tanio natomiast yy, zastąpi mi tą maszynkę, którą tutaj widzisz jego poprzednika Rode Video Stereo Mic, bodajże Pro yy, Z tą starą maszynką którą w tej chwili nagrywam yy, miałem parę problemów głównie z przyciskami ale jego następca czyli, że tak powiem stereo wideo, Stereo Video Mic x Jest troszeczkę lepszy Przede wszystkim aluminiowa obudowa Dwa mikrofoniki tutaj Co dają w zestawie jeszcze? Dają Ci takie olbrzymie pudło Dają Ci takie olbrzymie pudło Ale w sumie w tym pudle Za wiele nie ma Jest detki ten Detki ten Drugi, drugi że tak powiem Jakiś taki piankowy wiatrochron. Będę musiał to yy, przetestować, natomiast mówię yy, głównym moim celem dzisiaj jest yy, przetestowanie dźwięku. Porównamy to do Zuma tutaj H6n, którego nagrywam któregoż to nagrywam tutaj w, mniej więcej w tej odległości to jest w tej odległości no, po 30 parę centymetrów i za chwilę Przetestujemy wideo stereomika RODI X. No, jeszcze parę funkcji. Oczywiście potrzebna jest bateria. 9V, taka, taka jak ta. Ją tutaj ładnie załadowałem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest, że jest mniej kłopotów z zamknięciem i otwarciem tej pokrywy, tutaj było sporo kłopotów yy, ważna sprawa, jeden przycisk do wszystkich tutaj do wszystkich funkcji czyli yy, domyślnie masz tutaj 0 dB wzmocnienia 0 dB cięcia low cut, prawda, cięcia niskich częstotliwości i tutaj jest taka funkcja wzmocnienie plus 6 dB, jeżeli używasz Tegoż to wiatrochronu i podobno z tego co oglądałem na innych filmikach, wideo, sprawdza się to podczas kręcenia na dworze, jeżeli jest wiatr. I tutaj jeszcze jest takie wejście na mini XLR. Niestety jeszcze sobie tego mini XLR kabelka nie kupiłem. Ale już sobie zamówiłem w DJ Shopie na Bielanach gdzie oczywiście tą maszynkę też kupiłem I wprawdzie kamera którą w tej chwili używam GVC GC-PX100 Jeszcze raz powtarzam GVC GC-PX100 To jest ta kamera No y Przetrenowałem to troszeczkę na tego wideo wideomika i no, do zuma troszeczkę mu brakuje, ale jeżeli mówię jeszcze z gadżeciarzem wideomarketing yy, zaczął Ci przynosić jakiekolwiek, jakieś dochody to oczywiście taka sprawa jest dla Ciebie I, i co w tej chwili zrobię w zasadzie powinienem to zrobić przed chwilą powinienem znaleźć Powinienem znaleźć statywik do tego urządzonka żeby je ładnie ustawić W wyposażeniu jest oczywiście jeszcze kabelek No i zrobimy mały test dźwięku Porównam do zooma porównam do tego i potem jeszcze zrobimy porównanie Zoom Shotgun Prawda? Także chwila przerwy Ja muszę poszukać tegoż to z statywiku Statywik się znalazł Malu sięńki, za mały statywik Statywik się znalazł Wprawdzie bardzo malusieńki, ale Kręcam go i chcę stworzyć jakieś porównywalne warunki o ile tutaj można mówić o stworzeniu porównywalnych warunków nakładam oczywiście to fajna sprawa, możesz to nałożyć jedną ręką prawda? czyli tutaj jakoś łapiesz i nakładasz jedną ręką robię tutaj robię tutaj muszę spróbować jakoś to No dobra, może się uda może się uda daje w jakiejś podobnej odległości i za chwilę za chwilę zobaczysz jak ten mikrofon działa Tak więc jak zauważyłeś przepiąłem kabelek z rodego, starego rodego przepiąłem do RODE Video Stereo Mika X ustawienia zrobiłem 0 dB wzmocnienia ustawienia takie, jakie pojawiają się domyślnie po włączeniu tego mikrofonu wielka zaleta robisz wszystko jednym przyciskiem włączają Ci się wszystkie trzy funkcje Tutaj, w tym niestety, była to udręka. Potrafiłem jakoś, jakimś cudem, przełączyć z minus 10 na 0, czy powiedzmy z 0 na minus 10, i nagrywało mi się po prostu fatalnie, prawda? Nagrywało się naprawdę fatalnie. Także potrafiłem zmarnować sporo materiału. No cóż tutaj jeszcze więcej o nim mogę powiedzieć Mam wrażenie, że ten RODE Video Stereo Mic X jest dosyć czuły na bliską odległość, czyli przełączę go teraz na minus 10 dB przełączę go na minus 10 dB przełącza się przepraszam, teraz jest 20 zrobiłem na minus 10 przełącza się bardzo prosto po prostu wciskasz tam taki, ten guziczek wciskasz ten guziczek obok i przeskakuje a kontrolka Ci pokazuje gdzie co jest jest tam fajna funkcja chyba Ci już o niej mówiłem plus 6 dB jeżeli uczy, używasz Tegoż to wiatrochronu. Co teraz zrobię? Teraz dla porównania, teraz dla porównania powrócę do decybeli 0, wzmocnienia oczywiście. Natomiast wymienię w zoomie. Końcówkę stereofoniczną na końcówkę monofoniczną, ale shot gana. Czyli na razie klaśnięcie kontrolne. Wyłączam. Wymieniam końcówkę. Wymieniam końcówkę. Teraz pytanie. Wszystko się ładnie wyłączyło. Jak to będzie działało? Jaki, jaki będzie dźwięk? Mam nadzieję, że nie zmarnowałem Czyli teraz tak Nagrywam ZRODE wideo StereoMika X oraz nad, nagrywam na Shotgunie Zoom H6N. No, jutro przetrenuję, że tak powiem, przetestuję ten mikrofon w terenie. Robię filmik z nauki jazdy. Także, no, no zobaczę. Teoria jest taka, że każdy nowy sprzęt jest lepszy od sprzętu starego, prawda? O zaletach tego mikrofonu yy, obejrzałem kilka filmów na YouTube No wszyscy to go chwalą, ale mówię, cena jest dla zwykłego wideo marketingowca troszeczkę zaporowa Jeżeli nie masz jakiegoś porządnego dochodu z tego powodu, to uważam to za Zbędny gadżet, mówię. Wprawdzie mi w DJ-shopie na Bielanach zrobili małą zniżkę, no ale no to jest tylko mała zniżka i w stosunku do tegoż to sprzętu jest dużo drożej. A tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wyposażenie poza tym futerkiem, nie dostajesz dużo więcej, ale podobno dostajesz dużo lepszą jakość dźwięku. Jestem już w tej chwili po obejrzeniu edytowanego materiału i wrażenie mam takie jedno, że do bliskich odległości muszę dać minus 10 dB Do takich odległości jak ten, jak ta odległość, kiedy powiedzmy, używam to jako mikrofonu takiego podręcznego, być może niezbyt z jego celem sens ma danie minus 10 decybeli Ocenisz ocenisz to oczywiście na filmie Natomiast jeżeli Ci się ten filmik spodobał daj lajka, daj kciuka tradycyjnie wezwanie, call to action Wprawdzie filmików ostatnio naprawdę, naprawdę mało kręcę ale zapewniam Cię wideo marketing ma przyszłość. Ma zdecydowaną przyszłość. Jestem w tej chwili po launch'u, po wideo lunchu W czasie jednego wideo typu na żywo, prawda? Hangout'u na żywo. 18 kursów sprzedanych, 18 kursów multiselect Właściwa strukturyzacja tego, tego filmiku, właściwa strukturyzacja tego hangout'u i ludzie po prostu kupują jak szaleni. Wprawdzie nie jest to tematem, że tak powiem, tego wideo, no ale chodzi mi o to, żebyś zobaczył jak wygląda, jak działa ten mikrofon przy minus 10 dB Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i jeszcze raz zapraszam na mój kanał YouTube koniecznie zasubskrybuj bye bye i do następnego filmiku Prywatnie uważam zacznij skromniej od tańszych mikrofonów ale stopniowo będziesz czuł potrzebę kupowania czegoś lepszego a przede wszystkim potrzebę dobrego dźwięku nawet na YouTubie.